z tej strony Pakistan jest to kolejny odcinek z poradnika w tym poradniku pokażę wam jak pobrać oryginalnego Minecrafta. więc zaczynaj chodźmy w link tak. I co on właściwie czuje, słodka się pobiera nawet się pobrało naciskam już to mam więc zatrzymam naciskam otwieramy tam Uruchomiamy. Naciskamy dalej, zgadzam się. Instalacja prawie zakończona. Tu wpisujemy klucz, który tu trzeba wejść na tę stronę. Naciskamy tutaj. Przechodzimy na link, pobieramy klucz. Tam robimy wszystko zgodnie z instrukcją, że ten klucz mam. Wpiszę go tu i zainstaluję. To by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.